W Biblii hebrajskiej znajdujemy wiele miejsc, gdzie Bóg nazywa lud wybrany swoją owczarnią, a przywódcy ludu są nazywani pasterzami. Zresztą do dziś ta analogia zachodzi również co do relacji wiernych i duchownych. Księży nazywamy również pasterzami lub duszpasterzami. Kiedy Jezus mówi o dobrym pasterzu, Posłanym przez Boga na ziemię, faryzeusze dobrze rozumieją, co Jezus ma na myśli. Izajasz skarży się na pasterze, którzy pasą wyłącznie siebie, a nie troszczą się o owce. To właśnie w księdze Izajasza Bóg zapowiada posłanie na świat swojego syna jako dobrego pasterza, który nie będzie patrzył na własny zysk jak najemnik, ale który ofiarnie będzie służył owcom. Najemnikowi nie zależy na owcach, ponieważ nie jest ich właścicielem i nie czuje się za nie odpowiedzialny. Co innego pasterz, który za wielką cenę nabył owce, który wiele trudu wkłada, aby utrzymać stado w należytym porządku. Dobry pasterz zna swoje owce, i wszystko im podporządkowuje. Czy mam świadomość, że Jezusowi bardzo na mnie zależy? Czy rozumiem, jak wiele Jezus poświęcił, aby pozyskać mnie dla Królestwa Bożego? Czy jestem wdzięczny Chrystusowi za Jego ofiarę z własnego życia, abym ja miał życie wieczne?